Prowadząc sprawę często wysyłam korespondencję przez ePUAP. Nazywam się Roman Mazowiecki i zaraz pokażę Ci jak to zrobić w systemie EZDRP. Coraz więcej obywateli wybiera możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną. Doręczenia elektroniczne stają się także ważnym sposobem komunikacji organów administracji publicznej. Niedługo większość naszych kontaktów będzie się odbywać właśnie takim kanałem. W tym filmie pokażemy jak pracownik urzędu bezpośrednio z systemu EZDRP może wysłać korespondencję przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej. W systemie EZDRP korespondencję wychodzącą utworzysz tylko z poziomu sprawy. Przejdźmy więc do widoku biurko w toku i wybierzmy zakładkę sprawy. Jeśli chcemy skorzystać z wysyłania dokumentu za pośrednictwem ePUAP, App, musimy najpierw stworzyć e-pismo, czyli plik XML. Klikamy przycisk dodaj, wybieramy e i podajemy adresata. Gdy nie znamy odbiorcy korespondencji lub nie chcemy go teraz wskazywać, to zaznaczamy to pole wyboru. Jeśli jednak w tym miejscu wskażemy adresata, jego dane będą widoczne w treści episma. Klikamy dalej. Następnie uzupełniamy tytuł, rodzaj i treść e -pisma. Możemy także dodać załączniki. Potwierdzamy przyciskiem Zapisz. W ten sposób stworzyliśmy dokument elektroniczny w formacie XML. Gdy na naszym dokumencie znajduje się podpis elektroniczny, można przystąpić do wysyłki. W tym celu zaznaczamy przygotowany plik XML i z prawego menu wybieramy opcję Wyślij, pułap. Pojawi się okno rejestracji korespondencji. Na liście będzie już zaznaczony nasz plik. Sprawdzamy czy wszystko się zgadza i klikamy dalej. Następnie wyszukujemy adresata, do którego chcemy wysłać pismo. Na liście podpowiedzi pokażą się tylko adresaci, którzy mają uzupełniony podany adres skrytki ePUAP. Wybieramy właściwą i klikamy zapisz. W zależności od tego czy odbiorcą jest podmiot czy osoba fizyczna wysyłka realizowana jest w odpowiednim trybie urzędowego poświadczenia odbioru. Po doręczeniu zostanie ono dołączone do akt sprawy bezpośrednio pod wysłanym pismem. Informacje o statusie wysyłki znajdziemy w sekcji Korespondencja wysłana. Dodatkowo w aktach sprawy przy pliku pojawi się informacja o wysyłce, czyli ikona z literą W. Po kliknięciu w nią zostanie wygenerowany podgląd potwierdzenia wysyłki. Czy wiesz, że możesz ustalić preferowany kanał komunikacji z danym uczestnikiem sprawy? W zakładce Uczestnicy przy kontakcie do osoby lub instytucji, która pojawia się w aktach sprawy, możesz wybrać sposób komunikacji, papierowy lub elektroniczny. Stworzenie XML-a i wysłanie e-pisma w systemie EZDRP jest bardzo proste. Mogę to zrobić z każdej mojej sprawy, zarówno tej prowadzonej elektronicznie, jak i papierowo. Jako urzędnik cenię sobie to, że wszystkie dane odkładają się automatycznie w aktach sprawy. Do zobaczenia w EZDRP.